W liczbach zaklętych To właśnie kruszka powie ci Tę całą prawdę Bo tylko ona wie co jest Kosmos Cię wysyła Różka redzina, Piękna, Na, na podniebny szlak Come on, come on, Dzięki Pokażę drogę kalendarze.